Rozjaśnij swoje miejsca w wieku dzięki tym prostym domowym środkom. 1. Sok z cytryny. Kwas cytrynowy w soku z cytryny jest naturalnym środkiem wybielającym i złuszcza skórę zmniejszając pojawianie się plam starczych. Po prostu przeżuwaj świeży sok z cytryny bezpośrednio na plamach dwa razy dziennie i powinieneś zacząć zauważać poprawę w ciągu około dwóch miesięcy. Pozostaw sok na skórze przez co najmniej 30 minut lub tak długo jak będziesz z nim wygodnie. Możesz również zostawić sok na skórze przez noc. Uwagi! Jeśli planujesz wyjść na zewnątrz poczekaj aż sok wyschnie ponieważ zwiększa wrażliwość skóry na światło słoneczne. Nie używaj butelkowanego soku z cytryny ponieważ może zawierać inne substancje chemiczne które mogą uszkodzić skórę. Ponadto ilość obecnego kwasu cytrynowego może osłabnąć w czasie pozostawania w butelce. 2. Ocet jabłkowy. Ocet jabłkowy zawiera naturalne alfa-hydroksykwasy, które pomagają w rozjaśnieniu plam słonecznych i wiekowych. Aby zwalczyć kwaśny charakter octu można go zmieszać z oliwą z oliwek, która chroni skórę przed wysuszeniem. Nakładaj codziennie na skórę i usuwaj po 20 minutach. Twoja skóra pozostanie miękka i gładka. Zwykle odczuwa się niewielkie zaczerwienienie lub kłucie tak jak w przypadku tonera. Jeśli masz wrażliwą skórę lub czujesz się zbyt silny rozcieńczyć wodą. 3. Sok z cebuli. Cebula zawiera związki siarki, które działają jako środek antyseptyczny. Zawierają również kwasy, które ułatwiają złuszczanie. Cytryny pachną lepiej, ale niektórzy ludzie mogą uważać je za drażniące dla skóry. Jeśli twoja skóra nie toleruje soku z cytryny spróbuj świeżego soku z cebuli. Po prostu pokrój trochę cebuli i pocierać plasterki na dotkniętym obszarze dwa lub trzy razy dziennie. Inną opcją jest zmieszanie jednej łyżki stołowej soku z cebuli z dwiema łyżkami miodu i nałożenie mieszanki na dotknięty obszar. Pozostawić na około 15 minut a następnie dokładnie umyj miejsce aby silny zapach zniknął. Zrób to raz lub dwa razy dziennie.